I just do what I do You see me? I just do what I do I just do what I do I don't know about you I just do what I do Check I just do what I do see me I just do what I do you feel me I just do what I do I don't know about you I just do what I do Jeśli chodzi o ślubną stylizację, to miałam wrażenie, że wyczerpałam już ten temat. E, mówiliśmy o sukniach ślubnych, o garniturach, o butach, biżuterii, bieliźnie, nawet stylizacji paznokci, ale okazało się, że to nie wszystko. Dzisiaj poruszę bardzo ważny temat dotyczący okularów słonecznych. Porozmawiam z Olą o tym, czy to jest ekstrawagancja, czy może niezbędny dodatek, czy element stylizacji, obok którego po prostu nie można przejść obojętnie. Ola kochańska jest dzisiaj ze mną, Ola Czas jest optykiem, optyczką optykiem, optykiem <grym> i doskonale dobiera okulary, dlatego pomyślałam sobie, że Ty jesteś odpowiednią osobą, która opowie tak naprawdę o tym, jaki jest nowy trend związany z tym, że młode pary decydują się na okulary słoneczne, ale też najważniejsze dla nas będzie to, jak je dobierać do stylizacji, do urody, do twarzy, do koloru włosów, do wszystkiego. Wcześniej jak myślałam sobie o e, okularach słonecznych przy sukni ślubnej, to weźmy miałam sporo wątpliwości, ale e, z drugiej strony cze, często bardzo jak patrzę na zdjęcia młodej pary, które są robione no w pełnym słońcu, bo jednak większość ślubów odbywa się latem i często czym mrużą się. Tak, mrużą się te dziewczyny, oczy się robią małe, Z na około wpływa. wychodzą. Dokładnie, więc ogólnie jest tyle minusów, tak. że to słońce bije nam prosto w oczy, że te okulary oprócz takiego wymiaru modowego mają tak efekt naprawdę, bardzo praktyczny, co tak. więcej zdrowotny I dają nam komfort. Tak jest. Olu, ja tutaj yy, mam w gablotce mojej. Kilka ciekawych modeli okularów, tak naprawdę na co trzeba zwrócić szczególną uwagę mhm. wybierając te okulary i czy bardziej jakby ten proces dobierania okularów polega na tym, żeby one były dopasowane do sukni, czy do twarzy, czy do stylu całego wesela, bo wiesz, powiem Ci, że dla mnie tak. to jest czarna magia. Najważniejszym składnikiem tej stylizacji no. To jest charakter samej panny młodej, bo wiesz, niektóre są takie, które wchodzą i kipią seksapilem, drugie są bardzo delikatne, eteryczne i potrzebują stylizacji boho, więc najpierw poznaję pannę młodą trochę jak Ty, a później dobieram jej ten bardzo ważny dla mnie dodatek. Poczekaj, ale ja zakochałam się od razu w tych… To okulary, które są mm, bardzo e, ciemne, jeśli chodzi o soczewkę, mm. ale to cały… E, Design dookoła tworzy lekkość samej ramki. Yes. Powiedziałabym, że kot. Prawda, jak to jak pantera kochana, tak więc wygląda to obłędnie, a same okulary naprawdę w stylizacji ślubnej wyglądają. Fano, Boże, jakie te są super, ale mi się podobają. No dobra, ale wiesz, ja teraz jestem po prostu zwyczajnie ubrana, więc mam wrażenie, że praktycznie każde okulary, które ubiorę będą gdzieś nam tam pasować. będą pasować. Mm -hmm. Ja jednak chciałabym, żebyśmy zaczęły mierzyć te okulary yy, na naszych modelkach, które Sprawdźmy będą ubrane tam. w suknie, jeśli tak lubię, jest. to od razu będziemy miały wiesz, taki bezpośredni odbiór, ale też nasze panny młode od tak. razu zobaczą, jak mogą wyglądać i jak bardzo to że, fakt, że ubiorą okulary wpłynie na całość stylizacji. Oczywiście. Paulino, zapraszam. Bardzo proszę, mamy tutaj piękną blondynkę tak o delikatnej urodzie, do tego bardzo. mamy suknię, która jest bardzo klasyczna, Tak jest. gładki dół ze szlachetnej tkaniny, a do tego taka delikatna, zdobiona kryształkami góra. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny koncept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Najważniejsze jest, że to sukienka w moim odczuciu jest tutaj e, na pierwszym miejscu, więc my nie możemy tymi okularami przyćmić całej stylizacji. Chciałabym, żebyś, e, gdybyś mogła mi podać te pierwsze okulary, które e, mamy... Tak, dokładnie. E, mm, i crazy? Tak, spróbujmy ograć e, tą piękną sukienkę e, delikatną, e, delikatnym okularem w kolorze bladego różu. I zobacz, oczywiście ta stylizacja będzie nam pięknie pasowała na słoneczny dzień, ale jak sama Panna moda wejdzie do pomieszczenia, gdzie goście ją będą witać, jeszcze dzięki tej soczewce, która ma jasną soczewkę, nie będzie musiała ich ściągać i źle się czuć. kolejną modelkę. Angeliko, zapraszam. No i teraz mamy zupełnie inną urodę. Zupełnie. I zupełnie inną suknię. Możemy tu pokazać ten trend, który napłynął do nas z Francji. Gdybyś mogła podać trzecie okulary, e, które znajdują się od nas. Trzecie te? Tak. Oh my goodness, no dobra. Cieszę pójdę. się, że mogłam wywołać e, to zdziwienie. No, i jak. Znaczy, powiem Ci, że tak mnie zaskakujesz tymi swoimi wyborami, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Okular, tak jak mówię, nie może przećmić samej stylizacji, a ten projekt od Diora świetnie uzupełnia w każdym aspekcie tą sukienkę. Bo jest prosty, jest minimalistyczny, ma delikatne zdobienia złota, co tutaj do tej pięknej kobiety świetnie pasuje. No i ja, ja bym tutaj nic więcej nie dodała, nic więcej nie ubrała. E, możesz, Iza, przynieść jeszcze jakieś białe, tak żebyśmy mogli. Białe, ale w sensie chciałabyś, żebym te Na da? przykład te. E, I pokażę Tobie, że kompletnie mhm. przycimy e, tak zdobną sukienkę, bardzo proszę. Czyli zakłada, że to będzie zły efekt? W moim odczuciu tak. Jest zbyt złoto, za mocno przykuwają uwagę i tutaj w moim odczuciu to one wychodzą na pierwszy plan, a nie sama suknia. I w ogóle jakby totalnie nie pasują stylem do całości, nie? Co więcej skóra wygląda też niekorzystnie. W tych było przepięknie, a ta różowa soczewka przy takiej oliwkowej cerze wygląda fenomenalnie. No dobra, to kończymy tymi ładnymi, proszę bardzo. Ona w tym momencie błyszczy, po prostu wygląda świetnie. Czas na kolejną stylizację. Paulino, zapraszam! Tym razem zobaczmy, mamy taką stylizację, znowu trochę obszerniejsza kreacja, ale właśnie w takim stylu boho glam, tak? Boho chic, tak. Ta suknia łączy ze sobą bardzo wiele elementów, uwielbiana jest przez dziewczyny przede wszystkim przez to, że robi wspaniałą talię, no i też to jest taka propozycja, którą często wybierają dziewczyny, które marzą o rękawku, bo on jest, ale jest taki, wiesz, transparentny, więc y, to, ta suknia często spełnia marzenia. Ta stylizacja jest boho, czyli zostajemy też w klimacie e, aktualnych trendów, jeśli chodzi o e, okulary mhm. e, i tutaj możemy się pobawić kolorami typu beż brązy możemy poszaleć też kształtem e, i spróbujmy założyć tutaj e, bardzo znany model e, kwiatków dla, od projektanta Klo. Zobaczymy e, czy klimat boho nam wyjdzie. Co sądzisz? E, w ogóle bardzo mi się podoba to, że jakby to są takie ogulary, które nie mają faktycznie ramki. Tak. I one też e, są przez to bardzo takie lekkie. Delikatne, i delikatne. eteryczne. One mają wszystko to, żeby wpisać się w taką właśnie stylizację. Chciałabym, żebyśmy założyły um, klasyczny model, um, delikatnie podkreślający um, rysy twarzy, ale z świetną soczewką, która złagodzi ten bardzo um, duży um, glamour, jeśli chodzi o przód sukienki. Um, ja bym poprosiła Cię, żebyś podała, z tamtej strony są takie piękne kółka od Diora. Myślę, że znasz ten model nieźle. Chyba znam. Znasz najlepiej na świecie e, i zobaczysz, jak sam model i sama e, kolorystyka soczewki złagodzi te mocne zdobienia. Ta złoto nie jest żółte złoto, no tylko złagodzone, delikatne, lekko szczotkowane. Szarość tej soczewki łagodzi e, błysk samej sukienki i one nie przeszkadzają. One współgrają razem ze sobą. Wygląda to świetnie. Nami Angelika w ostatniej już stylizacji. Widzisz te suknie? Sukiereczek. Jakie okulary do takiej sukni? Spróbujmy e, tym razem klasykę, pójdźmy w biele, w beże, mhm. czyli e, taka stylizacja, która e, wydaje nam się, że powinna być na ślubie. E, troszkę wpada w kość słoniową i zobacz jaki mamy... E, wydźwięk, sama e, stylizacja jest bardzo klasyczna, e, jest bardzo monumentalna troszeczkę, jest zupełnym przeciwieństwem tych jasnych, delikatnych soczewek i nadaje zdecydowanie więcej klasy Jest bardzo modowo z tymi okularami. Bardzo modowo, bardzo modowo, a tak jak już wcześniej Ci mówiłam, e, ta piękna oliwkowa cera chłonie wszystkie ciepłe kolory. te okulary potrafią odmieniać ślubną stylizację zupełnie, ja na maksa zachęcam do tego, żeby wykorzystać ten moment również na mm, takie trochę szaleństwo, na odrobinę zabawy, bo, bo to jest fajne, bo to jest kolejny gadżet, kolejna rzecz, która może nam tego dnia sprawić ogrom radości, podkręcić stylizację, ale również pomóc w sytuacji ogromne słońce, ślub latem i ogólnie razi mnie wszystko. Yy, więc jeżeli macie ochotę na takie modowe szaleństwo związane z okularami, to my z Olą dajemy wam błogosławieństwo. Bawcie się dobrze <śm> i dobierajcie piękne okulary. To jest ważne, skorzystajcie z porady eksperta. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze.